Jest, jest speech to tekst, czyli jak ktoś mówi to, to przetłumaczy nam tekst, ale będziemy tutaj robić tekst to speech, czyli jak ktoś napisać to będzie gdzie słychać to. Może mamy tutaj, ale Selected będziemy tutaj boys. po polsku, a nie w innych językach. Mamy tutaj polski męski i polska kobieta. Zobaczmy Selected polski mail. Nie chcę, żeby mówili tutaj ten angielski tutaj. Cześć! O! Śmietny. Śmietny tutaj O, śmieszne to jest, śmieszne to jest. Dobre. Dobre. Został utulony. Selected Voice. Selected Voice. Cześć, witam Was bardzo serdecznie. Cześć, kochani i niekochani. Mam głos. Dla Was kontekst. Czy kiedyś Gotowe. Szukam tłumaczenia Lead Speaker Słucham tutaj polskiego tylko. No jezu, hiszpańskiego, tutaj muszę znaleźć coś po polsku Ach, sądzę, że tutaj nic nie mają dobra, to jest ostatnie dobra musimy to jest o dobra, czyli na sensator jest automatyczny reaktor. On miał tych reaktorów. Pierwszy był Ła Kobieta. Drugi to był taki bardziej zabawny Pan. Nie wiem jak się stało, ale to było jednak u innych też. A teraz jakiś, jakiś ktoś, kto ma poważniejszy głos. Na przykład jak coś tutaj napisałem. Cześć. To on mówi. Później to chyba ten będę robił kalkulator. Co? Został utulony. Będę robił kalkulator, nieco bardziej nagrywał to będę, a nie sam to będę robił. Dobra, to tyle. I tak nie mogę długo nagrywać.